Witajcie myszki, w kolejnym odcinku z Samary Mara. Tak, po krótkiej, dwuletniej przerwie wracam do tej serii, żeby ją po prostu dokończyć. To wszystko. Yy, odcinki będą trochę inaczej wyglądały, ponieważ zamiast, tak jak ostatnio, duży montaż, to w ogóle montażu nie będzie. I będę chciał po prostu pomiędzy odcinkami, chyba tak jak wcześniej robiłem, że różne takie robić mniej interesujące rzeczy. Ogólnie widzą kokosa, więc teraz idę uderzyć drzewo. Zawsze te drzewa były zepsute, więc się nie zmieniło. Więc tak, e wcześniej robiłem coś takiego, że najpierw wszystkie zadania poboczne, później zadanie główne od na popo, ale teraz po prostu e będę robić wszystkie po kolei zadania, żeby było, bo niektóre już mi się zblokowały, bo nie mogę dot dotrzeć do na przykład niektórych miejsc. I e Dialogi będę puszczać, ale nie będę tłumaczyć. Musicie sobie napisy polskie. Ja będę to czytać i później je streszczać. Okej, okay. więc akurat dialogi z po prostu są bardzo krótkie. Mamy pójść gdzieś i właśnie zdobyć jakąś perłę, czy coś takiego. Ja jeszcze tylko sobie tutaj po wyspie pochodzę, żeby pozbierać, bo akurat w tej części wyspy nie byłem. No i Na przykład beczkę wezmę, bo beczki są dobre. Na przykład to jest chyba węgiel, więc to się na przykład przyda do jakiejś receptury do craftingu. Okay. A muszelki to ja sprzedaję, bo muszelki jakoś nie są mega potrzebne, a można nieco zarobić. OK, więc płyniemy na wyspę porozmawiamy z Blue i w międzyczasie po prostu powykonamy jakieś inne zadania na przykład muszę zdobyć arbuza więc to jest akurat coś takiego, że no muszę nieco się rozgłowić, gdzie ja mogę kupić arbuza jeżeli wcześniej nie, nie mogłem znaleźć to znaczy, że zapewne arbuz jest trudno dostępny i muszę gdzieś w nowej lokacji go znaleźć no ale dobrze, płyniemy Mm -hmm. o, będę sobie przypominać nieco jak się nazywały te postacie, no ale No dwa lata nie grałem w to. Też yy... trochę aktualizacji wyszło, bo ja nie grałem, dlatego że aktualizacji nie wychodziły. Było dosyć dużo takich e, wkurzających błędów, więc je dlatego e, nie grałem. Właśnie, Pozbieramy sobie śmieci. Na pewno na przydadzą. I wyrzucimy od razu do śmietnika. Jej, śmietnik nas kocha. Uuu, ale dużo śmieci miałem. One są tylko po to, żeby wyrzucać i żeby śmietniki nas kochały. Okej. Okay. Eee, jedyne co mi się podoba w tej nowej grze, która ma wyjść, to jest to, że mapa jest wersją mini wyspy. I dosłownie jest o wiele fajniejsza, ponieważ można tam dość kilka. Sekund do lokalizacji, a tutaj musimy prawie minutę iść. Bo też są te różne, o, na przykład te dające. Lubię je ścigać. Jak śmiesznie wygląda. Okej. Okay. Czekaj, ja to nie było przypadkiem tam. Dobra, pójdźmy do niego, bo on ma zadanie. Mhm. Jeszcze zobaczmy czy ma coś ciekawego, on miał dynie, mamy dużo pieniędzy, sleeping bag to jest akurat jeżeli byśmy chcieli pospać sobie. Tick jest do łowienia ryb, ale my na razie tego nie będziemy robić. Między odcinkami będę właśnie zdobywać zapasy i możliwe, że będę wykonywać poboczne misje, bo one są akurat ważne, ale też nie są jakieś mega ważne. Okay. To też jest czekaj. Dobra, masz coś ciekawego. Quinbi się przydaje, jeżeli będzie mieć ul Nowy. To akurat kupiliśmy, to jest takie. Że można kupić też. Się, to jest świetnie, że ciągle się nazywa nowy kanister właśnie, że nowy zbiornik. O, nowy zbiornik. Czy to ciągle nazywa jak ładuję paliwo, to zawsze takie. ładuję paliwo do nowego zbiornika. Ok, więc sobie teraz przeczytam to. Mm -hmm. A. Ah. Okej, okay. właśnie budujemy sobie <laughs> budujemy sobie kur kurde... Ee, kopalnie kopalnię na własnej wyspie. Tak, kapitalizm w pełnej postaci. Ale myślę, że po tym jak pogadam z nią... się, że tam jakieś zasoby trzeba będzie wziąć i tam y, później... O, niebieska wiewiórka. Dajesz niebieska wiewiórka. O Jezu. To albo nas śledzi, albo chce nas zaatakować. To nas śledzi. Dera. Zawsze pamiętam, że tutaj był skrót przez jego posiadłość Bo ona mieszka właśnie tam mm -hmm. mm. Boję się też, że w tej nowej grze deweloperzy nieco pójdą, że takie, że... E, tak jak w starej, że pójdą jakieś e, stygmaty, że coś musi być, a coś jest naprawdę niepotrzebne i przez to będzie słaba Okej, okay. coś masz fajnego? Masz gwoździe, masz gwoździe co mi się przyda, kupię od ciebie wszystkie gwoździe, bo potrzebuję je do odbudowy i nie chcę mi się ich robić. Okej, okay. czyli dzisiaj po prostu będziemy budowali to, ale najpierw będę chciał popłynąć na północ Żeby zdobyć ten, ten kwiat i zobaczmy na mapę. Północ jest, zgaduję, że tutaj.. Byłem tam. Ale zgaduję, że przez to, że jeszcze misji nie miałem, no to nie ma znaczenia. Eksploracje ja chyba za bardzo nie robiłem, bo miałem na odcinku jakimś takim specjalnym, że eksploracji w ogóle wszystko, przeglądanie. Tutaj powinien być wieloryb. Jest wieloryb. Mi się wieloryb nie załadował. A tutaj jest wieloryb nad nimi, okej. Okay. Okej, bateria. O! mogę zrobić to. Okej, okay, jakąś, jakąś wykonałam misję, którą tam miałem zrobić. Będę się drapać nieco ponosi, dlatego że... chyba alergia mnie bierze i nieco mnie... Okej, okay, to jest nowość. Wróciłem do tej gry, ona i, i się wydaje bardziej zepsutna niż poprzednio. Ciekawie. Ciekawie. Ok, więc tak popłynę. Zawsze lubiłem cofać tą łodzią, bo ona jest po prostu animacja jest zepsuta. E, ok, więc popłyniemy sobie na północ i później sobie po prostu zrobimy coś takiego, że e, zobaczymy co tam jeszcze do wykonania. Mamy zrobić ten... E, dwie sztabki miedzi, ale są akurat proste, bo tam wystarczy mieć mieć i tylko pójść do warsztatu. Ogólnie to próbowałem sobie przesunąć rzecz. Nie pamiętam, jak się przesuwało rzeczy. Nie wiem, że się da, ale nie pamiętam, bo ustawiłem dwie rzeczy, które dali dźwięk taki realny, że tak powiem, że dosłownie. Dobra, eee, śmieci to są. Nie chcę śmieci. Ja chcę jakieś skarby. Eee... Dobra, drewno też jest. A, pamiętam tą wyspę. To jest wyspa z kozami, dobra. dobra, to sobie trochę pochodzę po tej wyspie Pozdobywam sobie, to jest nawet dobra przynęta, ponieważ się przydaje na grube ryby Często są misje na te grube ryby Okej, okay. tyle możemy sobie popłynąć Dlaczego ty jesteś na tej wyspie? Ja dosłownie nie musiałem przychodzić okay. ta muszelka wezmę, bo ona kosztuje mega, mega dużo no właśnie, tutaj można sobie się dorobić, bo tutaj jest dużo różnych takich rzeczy. Możemy sobie pościnać drzewa? Nie, nie możemy sobie. Możemy po właśnie tutaj ukraść im jedzenie. Ogólnie yy. to zawsze mnie tak nieco dziwiło, bo my właśnie próbujemy przetrwać, a tutaj jest wszędzie dużo turystów. Mogę ich nakarmić, ale nie mam tego. Okej, okay, miałem kwiat znaleźć dziwny. Tam jest gniazdo, ale z tego co pamiętam, gniazdo jest puste. Tutaj mamy też dosyć dużo minerałów. Możemy wziąć sobie to. Więc on nie. Właśnie. Czy się nie, nie jest puste. O, włóczka. Włóczka się przyda. Okej. Okay. I niby na tej wyspie. powinno być ten kwiat. Ja sobie pozbieram tutaj. Rzeczy. O, to też wezmę sobie, bo da mi się dużo nasion. nasiona są przydatne. Dobra, stamina nam schodzi, ale strasznie powoli, więc nie jest aż tak źle. I nie wiem, ja miałem na tej wyspie, gdzie jesteś. Mm, szukam tego. Ok, zgaduję, że to nie jest ta wyspa Ale możemy sobie poszukać Mamy jeszcze odblokowane dwie lokalizacje, więc możemy Powiedział, że na północ, więc myślałem, że dosłownie na północ Ale on tutaj jest, więc trochę było to dziwne Chociaż gra jest sama dziwna, więc Nie przewidujmy wiele od nich Równę najpierw na zachód, bo tam tam coś musi być a później na wschód, bo tam zawsze jest cywilizacja zachód o już tutaj nawet pokazane mi że jest zablokowane fajny akurat ja myślę, że chyba normalnie to było mówię, dawno tu nie gra, nie wiem, czy zaktualizowali coś czy nie E, było dosyć sporo aktualizacji, które tam coś pisały, ale ostatnio to po prostu dodali język japoński, więc... E, też nie oczekuję tego, jakoś dużo. Okej, okay, widzę, że tutaj jest sporo rzeczy. Blacket Island. Okej, okay. zobaczmy, czy to jest ta wyspa, o której mówił. Chociaż często oni dosłownie mówią, w którym kierunku to jest, więc... Boję się, że nie ma, okej okay, jest. Okej, okay. okay. u, pięć tego. Dobra. Poszukam sobie tutaj. Nie wiem, czy, czy co jest do podniesienia, co jest, nie, co nie jest. Bo tutaj nie ma jakoś pokazane tego A raz mi się wydaje, że kiedyś byłem na tej wyspie, ale mi gra. jakoś nie chciała zaliczyć tego, uuuu ile wążylicy, żywicu. najsu, najsu, tutaj sport o Podoba mi się, że te pochodnie brzmią jak jakiś zepsuty e, zepsuty ogień, że tak powiem, że to jest takie ognisko bardziej niż pochodnia, więc Pochodnie dosłownie tak nie brzmią Um. Dobra. Ee... S słonecznik. Uuu, to można rozbijać. A ja nie pamiętam, czy by to było. U, nowa przynęta, bo nie pamiętam taki. E, widzę tutaj skrzynki. Jak widzę skrzynki, to znaczy, że jest prawdopodobieństwo, że mogę rozbić. O, nowe nasiona. Dobra, to mi się podoba. Nowe nasiona. Weźmy to. Są znaczki za to, to są po prostu znaczki. O i ja na przykład modelu Łodzi dostałem. Ja będę omijać te dialogi znaczki, bo tam jest część dialogu, ale też nie jest. Jak zwykle są śmieci. Ja tylko tutaj kopię, dlatego że yy, warto, żeby sobie mieć zawsze jakieś takie zapasy duże. Minerały też yy, kosztują. Karmiłem to i teraz mnie śledzi. Ok. Jakbyście mieli nasiona ananasa, to dosłownie, by było zarąbiście. Bo potrzebuję ananasa, żeby sobie. Nie mogę wziąć tutaj. Żeby dosłownie sobie tak. Jak to powiedzieć. Ok, nasza postać teraz się prześpi w miejscu. Dobra, może być. To trochę nam ułatwi. Okej, okay. dlaczego dostaliśmy ten dialog? Dosłownie taki dialog w ogóle niepotrzebny. Teraz gaduję, że kiedyś będzie ta bezpłat potrzebna, no ale... Jak na razie chyba... O! Ja się taki właśnie dziwię. dlaczego tutaj jest ta łódź, ale po prostu... przyznam że wszystko zresetowało. Okej. Okay. Więc tak. Możemy popłynąć na Uni Cave, ale możemy tutaj popłynąć. Popłynę sobie z powrotem na wschód. Tam zawsze jest cywilizacja, więc płynę tam. I właśnie jedną z takich rzeczy... Gdzie ja jestem? O matko, mnie złapał złapało na to. Dobra, nie, nie, nie, nie, nie. nie. To jest ok. okej. Dobra, to już miałem ten. No właśnie można wszędzie je złapać. ok. Tak. W ogóle coś śmieszne z tym znaczkiem, bo ten znaczek jest. Z tego powodu, że ta łódź się porusza i ludzie czasami po prostu nie mogą jej znaleźć. Więc dlatego jest ten znaczek. Okej. Okay. Ja popłynęłem chyba na wschód i na wyspę. Ale czy jest warsztat tam? To mi się zastanawiam. Czy jest warsztat na wyspie? Coś mi się wydaje, że jest. Właśnie o to chodzi, że jakby był to było fajnie z powodu tego, że mógł tą babkę szybko misję tam zrobić. Dobra, tutaj ląduję. Ale każda góra w tej grze jest możliwa do spinaczki. No właśnie, jak sami widzicie, powierzchnie tutaj są bardzo... E, łatwy do spinaczki, jeżeli ko koła to po prostu jest jakiś. Uuu uh, jakiś gigant. Okej, okay. workshop jest. I dwa. E, dwa właśnie. E? Nie mam? O jezu, akurat mi zabrakło. To nie jest to, co chce Dobra, to w międzyczasie sobie gdzieś tam popłyniemy, więc to będziemy. Też się zastanawiam, czy nie będę potrzebować chociaż miedzi do kopalni. chyba nie są, jest, nie jest aż tak potrzebne, będę wiedział, żeby zdobyć jeszcze dwa kawałki miedzi. Kiedyś chyba jest sprzedane z tego względu na to, że hajsu nie miałem, więc dlatego też nie mam za bardzo zasobów z tego. E, no ale kamieni mam dużo, ponieważ zostawiłem sobie zapas, dlatego się dostaje po prostu mnóstwo. Okej, okay. więc popłyniemy prosto na północ. Taki trik, że najlepiej to sobie ścinać te wszystkie e, właśnie odległości poprzez e, płynięcie najkrótszymi e, ścież, e, właśnie ścieżkami, nie po prostu odległościami. Bo akurat wpadło, że na tej mapie są dosyć proste. Właśnie można dosłownie zrobić taki mały łuk i nie trzeba robić takiego dużego. OK nowa lokalizacja. Mamy nowe miejsce do Nurkowanie, to sprawdźmy to Nie pamiętam jak się nurkowało Ale mamy sprzęt, więc... Yy, więc Nie jest aż tak źle Możesz nie dawać takich dźwięków, jakbyś W to robiła ok nowy i mamy klucz Klucze... Nie wiem do czego są... Chciałem sobie przypomnieć, jak tutaj się robiło. Ok, mamy jakiś star Ale to na popo. Teraz możemy już lecieć do domu, bo tutaj jest kolejny. U jest kryształ, który chciał na popo więc, gdzie mieć. Eee, chyba to jest wszystko. To jest chyba wyjście z tego, więc... Właśnie wyjście. Jest chyba poziom wyjścia ogólnie. Eee, złapało nam new place, chociaż jeszcze w nim nie byliśmy. Eee, pójdźmy na, na wędkowanie. Mówić sobie jeszcze trwa. To by to było takie przypomnienie sobie, nieco jak się gra. To jest ośmiernica. Ośmiernice są nawet dobre, bo się przydają. One są dobre na. Jak to powiedzieć? Na różne takie, jak, jak to powiedzieć, specjalne rzeczy. Ośmiernice zazwyczaj dają do specjalnych rzeczy, więc się je opłaca mieć. Okej, okay, jesteśmy na tej wyspie, chyba. Nie, to nie jest na pewno ta wyspa, ewidentnie. No ale jesteśmy na jakiejś wyspie nowej. Więc popłyniemy sobie. To nie można nam przyjąć. Jest jakiś ołtarzyk. Uuu, dobra. Nowe miejsce na ładowanie. Teraz się, że ich okradniemy. Co wy? Ja ciągle kradnę kwiaty z, z tego grobu Okej okay. ok, to jest ołtarz Silmaków z nogami I to jest on, dobra Ja myślałem, że to jest nowa postać, a to był on tylko Tylko on Okej, okay. Weźmiemy sobie tutaj rzeczy Trzeba sobie określić tą całą wyspę, Ok, czyli jak mówił, że północ, to ewidentnie mówił o północy. No ale tutaj chyba nic nie ma. Dobra, jeszcze mi wiadomość, a nie jakiś i tak chyba. A nie wiadomość. Jej! O hiszpańsku. Akurat na studiach jest coś takiego, że hiszpański jest najbardziej obleganym językiem, ponieważ jest uznawany za najprostszy do nauki. I dlatego ludzie chętnie go wybierają. Mogę, możemy jeszcze na wschód popłynąć, może to będzie ta jego północna wyspa, ale ja mówię, zapewne mi mu dosłownie o północ, ponieważ w tej grze zazwyczaj jest coś takiego, że pokazany dany kierunek to jest zazwyczaj to. Jak się okazuje, że dzisiaj sobie eksplorujemy. Ok, wyspa, co znaczy się wyspa, Wędkowanie. Czuję, pływam do tych miejsc, dlatego że chcę sobie też e, ogarnąć nieco e, właśnie co tutaj jest łowione, ale dosłownie próbuję zaparkować, ale nie mogę, na dostałem jakąś wiadomość na telefon, bo nagrałem telefonem. I jeśli się coś tam pojawi, to wtedy tam wyświetli się Bo ogólnie dla TikToka e, dałem właśnie wyślij taki, co wy macie też na YouTubie. E. To jest jako, że tam dosłownie żadnego TikToka do koła nie było na no to. To jest jedyny. No i tak powoli coś tam. zostają jakieś wyświetlenia, ale też jakieś, nie jest, jest to jakieś mega wielkie. Okej. Okay. nie jesteśmy na cmentarzu. Dobra, czas trochę pogrzewać w grobach. Na przynajmniej abiem tutaj. A więc tutaj jest nawet spokojny Miało być straszne czy nie? Po prostu wziąłem coś innego to miało mnie przestraszyć A i, i są tutaj normalni ludzie więc To jest chyba to drzewo które mieliśmy dotknąć okay. Jakieś nawiązanie dosłownie Dobra, tutaj jest normalne. Okej, okay, tutaj jest tylko takie coś. No, myślałem, że to jest, że tam są grzyby. Grzyby też zbieram, ponieważ one nie są częste. Okej, okay. dlaczego wszędzie jest ser? Ok, spróbuję się śpiąć na to drzewo. mhm, nie da się to jest taka misja, że wespnij się na jakieś tam drzewo i nie wiem, które to jest, A, nadal to są dynie, dynie można kupić więc dla mnie jest coś takiego, że jak dostanę coś tak co to było? ten grzmot to nawet ten grzmot to taki nienaturalny był nieco okej, okay, teraz musimy tylko znaleźć naszą łódź z powrotem Hmm. Ale zeskoczyliśmy, teraz musimy dosłownie dookoła przejść. Normalnie, bardzo fajnie lecą. Jest z wiadomością. Ok. Dobra, no to wracamy na wyspę. Oglądać to... Dora. zaakceptuję to, ponieważ... Pierwszy raz użyłem fa fast-travel i dostałem osiągnięcie za to. Dobra. E, użyję to, ponieważ to mi przybliży to i chyba mi zregeneruje w ogóle e, Sprinta. Zdaje mi się, że teraz sąsiad puszcza muzykę na całą ulicę, ale to jest to akurat dobra muzyka, więc nie można go winić, że puszczę muzykę na całą ulicę. Bo jeżeli to jest dobra melodia, no to taki sąsiad to dobry człowiek. Okej. Okay. Dobra, no to mamy wybudować sobie kopalnię. Nie ja sądzę, żeby to było inne miejsce, po prostu to będzie... Będę dostać sobie... E, jakiś, co pewien czas, minerały. Jako, że to, to nie jest jakaś platformówka, no to wiadomo, że... E, o właśnie, na tym mówiłem ten dźwięk. E, wybuduj. O jest, mine. I potrzebuję tak, 4 lin i 10 desek. No i dlatego chcę przestawić to, bo dosłownie to ciągle działa. 4 liny, akurat. Mogę zrobić włóczkę. to się dostanie? Mogę, mogę. Dobra, 10 włóczek zrobię sobie. Dobra, i 10 desek, ale... Ty. Tak, ty. To jest klej. Ja nie wiem, czy mam na tyle drewna. Mam on. Dobra, no to jest. Mówiłem, że to jest akurat easy i... Teraz się dosyć dużo tego pojawiło. Dobra, więc to zrobię gdzieś, gdzieś tutaj. Tutaj i tak nie mam pomysłu. Hmm. Aha, dobra, to jest tylko. E, mogłem wybudować to w miejscu przeznaczonym do tego. Okej, okay, ale gdzie? Gdzie niby. Tutaj była. O. Bo ja, no, jak się zaczyna, no to wszystkie są lokacje, ale. E, nigdy nie widziałem kopalni lokacji, szczerze powiem. Teraz będę musiał poszukać sobie tego. E, tutaj coś mamy. to jest owce może tutaj jest to na popo jest jakaś rybka to jest zagroda dla świn to jest dla kurczaków tam mam jakąś ścieżkę która prowadzi do nikon Powiem szczerze, że za chwilę chyba po prostu e, Zrobię takie poszukiwania tego I dosłownie będę musiał sobie w internecie znaleźć to Bo dosłownie nie mogę znaleźć lokalizacji do kopalni Może no, to jest ta kopalnia, ale To było dziwne Dobra. Mmmmm. Ok, ktoś usunął komentarz, który tam akurat jest. drains in the bank where to build uh, the mine. Follow the beach down by the pond and the way around the island near the rest of the oars. Ok, czyli gdzieś tam. Follow the beach around the island and near the oars. Tutaj, beach around the island and near the earth. Tutaj się zazwyczaj. O, oh, jest, jest. Dobra, nigdy tego nie widziałem, szczerze, nigdy tego nie widziałem. Wow, this is amazing. Ok, I... jak to działa? Enter. O mój Boże, naprawdę jest dużo tego. Dobra. I to jest taka lokalizacja, w której po prostu wszystko się pojawia. Yy, u, będzie dużo tego i będzie dobrze. Bo potrzebuję do misji. Ale nie pamiętam na czym polegają większość tych misji, ale po prostu je robię. O, Mogę więcej zrobić, tylko muszę mieć się rakietę i... O, o. E, to wezmę sobie. Co ty? Trzeba kopać. Trzeba kopać. To jest Śląsk. To jest Śląsk. Trzeba kopać. Dlaczego się Okej. Kilka pytań, na których nie dostaniemy odpowiedzi. Dobra, prześpię się. Widzę, że ten odcinek już ma pół godziny, ale chcę robić sobie takie odcinki godzinne. Bo wtedy będę mieć po prostu więcej później do roboty pomiędzy odcinkami. Okej, okay, i z zadanie z Napopo, co mamy? Okej, okay, możemy pogadać z Napopo najpierw. O, Napopo jest urażony. Nie wiem, kto to jest. A, Elita, Dobra. To mi się. Hmm. <głos> to jest taka odpowiedź. Eee, no raczej mamy pogadać z, z tym Aquila, właśnie z elity, na temat Napopo. No, zadania z za Napopo to są zadania główne. Eee, więc warto je ogarniać. Dlaczego musieli dać tutaj to? Znaczy się rozumiem, że jeżeli chodzi o. E, o to, że. Chcieli specjalne miejsce do tego do kopalni, no ale mogli, o, nie dawać w takim miejscu, gdzie za chwilę przypłynie woda i zaleje kopalnię okay. Na razie biorę sobie. Widzę, że jest nowym minerał, ale nadal mam zadanie z Aquailą, który polega na tym, że mam mu dać 10 sztabek dziwnego materiału, a w ogóle nie wiem gdzie on jest, więc muszę poeksplorować sobie właśnie mare żeby dowiedzieć się gdzie on jest ale eksploracja jakby co to nowe wyspy to chcę na odcinkach robić, nie chcę być taki, że pomiędzy odcinkami coś nowego znajdą i wy nie będziecie wiedzieli o co chodzi ale tak zrobię jeszcze sztabkę albo nie, pójdę, pójdę popłynę już tam, bo w sumie mogę nie będę korzystać z szybkiej podróży bo mi się wydaje, że akurat to jest trochę strata pieniędzy na coś co dosłownie możemy zrobić kilka sekund więc już tam płynę no i też mi się podoba, że jak już jesteśmy na otwartym morzu no to wtedy nam przyspiesza łódź i to jest takie ewidentne, że dzięki temu jest nieco lepiej mhm dobra już no sobie na minimapie, tak przyspieszę na otwartym morzu o otwartym oceanie. Ale bardziej to mi się wydaje, że to jest morze. Bo przecież tutaj mówimy bardziej o... O tym, jak to powiedzieć? O archipelagu. Na archipelag to nieczęsto się pojawia na oceanach. Jeszcze przy takim zagęszczeniu, to ja bym już powiedział, że to jest morze jakieś. bo już jest nieco zamknięty obszar, poprzez to, że są te wyspy dobra, yy, to idziemy tak najpierw do do tej babki dostaniemy kolejną misję za od niej, albo zostanie nam zablokowana, o dosłownie tutaj była ruda uuu jakie unlucky było mogliśmy zrobić tamto zadanie dosłownie tutaj, ale widzę że żadnego nie dostałem z tego okej, okay. no na tej wyspie się pojawiają rzeczy często właśnie na wyspy są takie uniwersalne że dużo jest tam rzeczy, które Wszędzie możemy zdobyć, nie wiem, że skądś możemy tutaj wziąć po jakiejś gwoździe, czy coś takiego, okej, okay. Dobra i mamy już do ciebie, masz materiały, na radio o! Okej, okay, czyli że, o naprawiliśmy, to była misja do sami. naprawiliśmy radio i sami dostaliśmy radio i nie wiem, może muzykę będziemy mogli zmieniać, chociaż muzykę można tylko podgłośnić dosłownie w, e, w menu głównym, bo w grze nie można już ustawień zmieniać, e, co ty masz ważnego, masz papier, który jest chyba rzeczą do misji. Tak, takie, o nie, ktoś, ktoś ma groźne, brzmiące imię, muszę mu dać jedną z najcenniejszych rzeczy w moim, yy, w moim ekwipunku. <głosy> tak, tak, yy, ktoś będzie się nazywać Seba i od razu musisz mu dawać pieniądze na śniadanie. <głosy> o, to ta babka, właśnie ją kiedyś szukałem i ona jest taka, że, dobra, wezmę to, bo to jest chyba złoto. Eee, że ona... A to jest specjalny minerał? Nie, to jest to... To jest specjalny minerał, ale to nie jest to, co szukamy. Eee, było coś takiego, że... Eee, wypadł mi z głowy. <laughs> było coś takiego, że wypadło mi z głowy. Co ty sprzedajesz? Eee, nic wartościowego. OK. Dialog. Mhm. Dobra. Czyli misja główna. Zgaduję. Znaczy się, to jest coś takiego, że nie ma napisane, która misja jest główna, ale... Tak, po pierwsze na popo, to co mamy z nim robić, no to zawsze jest to jedna z głównych rzeczy. Oraz jeszcze oczywiście znalezienie naszej przybranej matki, to jest ogólnie główna. No ale wiecie, no... Po... To co robimy na popo, to zazwyczaj jest najważniejsza rzecz w tej wyrze bo to tak naprawdę to jest cały lore, że tak powiem z Na popo chyba na tej wyspie się nie pojawia coś mi się wydaje tak jak normalnie się pojawia na każdej wyspie a nawet jeżeli się pojawia to się pojawia chyba tylko przy Blue co jest nieco wkurzające, że tak powiem że musimy dosłownie iść na e, koniec na drugi koniec wyspy o jezu, ale ty dziwnie wyglądasz teraz jak ciebie zobaczymy, to sobie przypomniałem dobra, poszliśmy dookoła to chyba mamy ciebie załatwionego? nie, nie, właśnie był załatwiony tylko ten znaczek, jeśli się nie pokazał okej okay. zobaczmy, czy masz coś fajnego, co możesz tam sprzedać realnie tu szukamy arbuza ale większość tych ludzi nie sprzedaje właśnie Arbuzacja co ja mówię? Ananasa. Ale większość tych ludzi nie sprzedaje tego. Dobra, spróbujemy się dostać na wyspę na południu. Więc jeżeli chodzi mi, że to jest południe, to dosłownie jest to południe. Więc musimy przepłynąć na naszą wyspę i już dosłownie jesteśmy tam. Jeszcze sprawdzę mapę, czy tam kiedykolwiek byłem. No ale jak już przepłynę... A, zrymowało się. Byliśmy tam, ale zgaduję, że się dalej może coś nam odblokowało, albo się po prostu nigdy tam nie byliśmy na mapie chyba nie ma czegoś takiego jak fast, fast travel właśnie czy na przykład tutaj więc na tyle z tego dobrego na wyspie na razie nic nie mamy no... dobrze, że wybudowaliśmy tą kopalnię, bo teraz będę mógł po prostu mieć więcej surowców a tu też widzę, że trochę nas popchnęło. Na popo zapewne pogadamy na kolejnej wyspie. Jeżeli się pojawi. O, Znajomy. Okej, okay, czyli polega na tym, że mamy się z nim ścigać, super. Okej. Okay. A, już się zaczęło. Ja nie pamiętam, czy są jakieś busty w tej grze, ale... Ewidentnie ma jakiś problem z zakrętami. Zresztą nie pamiętam, czy są jakieś busty w tej grze, więc... Możesz wygrać ten wyścig, realnie Czy ty specjalnie się zatrzymałeś? Czy specjalnie się zatrzymałeś, człowieku? A, koszulkę dostałem. O, i widzimy jak się wygląda ta babka, bo dosłownie pokazało nam teraz... Okej... Okay. A, to jest Traverse Island, to tak, akurat byłem... Eee, dobra, ta jest, ta jest. Mhm, mm to chyba kiedyś misję mieliśmy, albo coś takiego. Dobra, no to płynę dalej do niej i teraz jak już wiem jak wygląda to dosłownie... Nie ma sensu <laughs> Okej, okay, może przynajmniej będzie łat jakoś ładnie wyglądała wyspa yy, Mamy... Kurde, też wygląda jak wyspa z kangur kakao Okej, okay, możemy sobie popłynąć Wpływam sobie dlatego, że dosłownie to pozwala nam na zdobywanie niektórych itemów, które mogą być na przykład tutaj Po nic tutaj nie widzę. Dobra, jest skarb. Dobra, złoto. I chyba to wszystko, więc... Więc już powoli będę wypływać. No niestety nie da się pływać do góry, więc... Aha, dobra. Musieliśmy wypływać, tak myślałem, że tam... Najlepszy i tak tutaj, w tym segmencie jest na popo, który po, tak powoli po, po sobie bywa Dobra, już płoniemy No i teraz się udamy właśnie do tej kobiety, której nie pamiętam imienia, ale za chwilę sobie przypomniemy. Okej, okay, Black Volcano. Okay, gdzieś tutaj sobie stawimy to O Ładnie to wygląda, szcz szczerze powiem to Myślałem, że oni jakiś sromią ten teren, ale ten teren jest bardzo taki właśnie oparty na no, takich normalnych wyspach wulkanicznych. No, weźmy to. To nie jest ananas, ale nada. Coś. E... Bo chodzi o to, że wyspy wulkaniczne właśnie mają coś takiego, że e, przez to, że pokrywa lawy się tak e... Okej, okay, czyli to jest ten minerał, ale ja nie mam dobrego młotka, więc będę musiał sobie lepszego zrobić e... Właśnie mają takie warstwy przez to, że e... lawa tak spływa O, co ty? Ja się przestraszyłem, że takie... O matko, o czym ona gada? O, to jest wioska żuków. Świetne to jest. Okej. Okay. Tam jakieś ognisko widzę. A co to jest za minerał? Czara mieć. <śpiewanie> to tak wygląda dziwnie. Okej, okay, te ogniska to chyba nie są ogniska, tylko ma być, że eee na takie wyjścia... Nie, to są chyba jednak wyniska. Myślałem, że to chodzi o takie wyjście właśnie, że... ogniem, że po prostu ciągle się palące, przez to, że mają tak dużo paliwa, że dosłownie... tam obrócę. Eee, workshop... A hmm. Kiedyś będziemy musieli sprać. Dźwięk jest niepokojący. Okej, okay. czas ukraść im plony? Nie, nie, nie, nie da się. Eee... Tak, to z nią już będziemy gadać, ale ja chcę robię, trochę ukraść, rzeczy. Te żuki nawet są fajne, tylko ten trochę kurzający dźwięk. Dobra. Hello! Okay. Tera, eee, poważnie bardzo... i akurat położyliśmy się tutaj, eee, a więc w sumie, dosłownie nic z tego nie ma, babka dosłownie nas olała, powiadam czy jeszcze są jakieś z misje, nie, czy mamy misje z sami, eee, nie widzę misji z sami, co oznacza, że chyba już się tam skończyły, eee, something will happen soon, Ok, czyli w międzyczasie będziemy coś robić. Eee, ta misja, bo teraz mam jeszcze 10 minut, więc e, zobaczmy co, co mogę zrobić. Go to the Mysterious Island and Touch the Tree on the top of it. Chodzi o to, że jest taka gdzieś tutaj odkryłem tą wyspę. Tak, odkryłem tą wyspę. Fajna, tak, to jest dobra wyspa. Wy, mapa. E, odkryłem wyspę z tą, ale dotknąłem tego i nic się nie stało dosłownie. Więc, no, nie powiem, to nie tak to na północy, ale to jeszcze mamy nieodblokowane. Więc, realnie, to musimy teraz zrobić z na popo i to wszystko, i nieco eksploracji. Więc, tak popłynę sobie nieco po wyspach. Nie będę za bardzo ich eksplorować. Bo chcę po prostu jak najwięcej teraz wysp zdobyć, żeby później mieć możliwość... Yy, możliwe, że nam łódź y, zmieniła położenie. też jest możliwe. Yy, żeby mieć możliwość właśnie nieco eksploitacji, eksploitacji, eksploatacji tych wysp. Łódź chyba nam zniknęła stamtąd. A, dobra, przynajmniej wiemy, że tutaj jest ten mineral, musimy mieć lepszy gry. Motek, a żeby le mieć lepszy motek, to muszę mieć. Yy... Macie tutaj jakieś święte miejsce, niech go trochę yy, poniszczę. Yy, żeby mieć lepszy motek, muszę wykonać misję. Do po to. Yy, misje to zazwyczaj są różne. Nie wiadomo dosłownie, która misja to daje, więc, yy, więc. Tyle z tego. Ok, więc tutaj już jest. OK Okej... Zazwyczaj też chodzi o to, że na przykład jeżeli wrócimy może na własną wyspę, to oznacza, że wtedy... ...że coś stanie, no ale... Musimy na razie zaczekać, więc... ...upłynę sobie po... ...kilku wyspach, popatrzymy sobie co tam jest... ...no i później po prostu zakończę ten odcinek gdzieś tam na... na morzu, na przykład. O, właśnie. Kto by się spodziewał? Jakiś oker jest Okej, okay, więc popójmy sobie. Bardzo mi się podoba, że dosłownie od razu dostaliśmy tą rzecz, a Na przykład, czasami polega na tym, że mamy wrócić na własną wyspę, i dopiero wtedy się coś stanie. I to mnie trochę rozwodziło. Więc tak, Wither Island Coś jest na tej wyspie ciekawego co widzę? Nie Nie ma nic ciekawego Gdzie tam jeszcze może upłynąć? To sobie teraz mówię, teraz zwiedzę sobie nieco tak szybko pod koniec że później sobie pomiędzy odcinkami coś porobić Bo jeżeli na przykład będzie coś ważnego na tym i ja akurat to odpalę no to dla mnie trochę to jest denerwujące, że wy nie, nie będziecie mogli to zobaczyć. Okej. Okay. Wpłynę sobie tam. Ja myślę, że to będzie ostatnia wyspa i będę kończyć już. Okej. Okay. I co to jest za wyspa? Jakaś okrągła. Quarterist Temple. Okej, okay, czyli kolejna. która polega na tym, że jest to eee.. zbiornik paliwa, więc pójdźmy tam. Tak. Też jedna z ciekawych rzeczy jest to, że tutaj zazwyczaj można pływać jakieś piatki. Dobra. Tutaj też blue jest często. Tutaj mamy. Mamy ten podstawowy. Mamy wiadomość. To był Tolkien. Fajne. Tolkien. Dobra, eee, to może jeszcze jedna wyspa, bo to jest dosłownie No, to, to, to, to, to sami widzicie, to jest dosłownie nic Dosłownie te wyspy, czekajcie, tutaj jeszcze mam jeszcze dwie wyspy, ale to mówią, na sobie Na tych wyspach nic nie ma To są takie, żeby sobie jakieś tam zasoby znaleźć eee, Więc jak na razie sobie po prostu popływam sobie No i ma, mamy na tyle dużo, że dosłownie nam wystarcza na Kilkanaście, e, nie wiem, na, na godzinę podróży bym powiedział nawet. Dobra, tutaj rozbiję. Daję się tutaj. I Copper K. Co, zauważyłem, że tutaj będzie po prostu dużo tego... Więc chyba... To, nie, to jest nieco trochę inny, ale podobny model do innej wyspy. E, ta, widzę, że tam jest mnóstwo tego. Jest kopalnia i jest nasza znajoma. Możemy z Tobą pogadać na temat, dlaczego jesteś koło dziwnej wyspy. Hmm. Okej. Okay. Ale tutaj jest mnóstwo miedzi. Tutaj jest dosłownie. Cała wyspa jest miedzi. O, a kolejny klucz. Dobra. To mi się podoba, że dosłownie cała wyspa to jest miedź i mogłem tutaj sobie tutaj że je nie będę mieć świetnie, się zajmował. Eee, a ja zobaczymy zobaczyłem to na górze i tutaj się pożegnam. weźmy to ja akurat mam krzaczki z winogronami, albo to nie są winogrony, ale tak wyglądają eee, okay. czy coś tutaj mamy oprócz ławeczki o, ale smutny teraz przynajmniej sobie szeraśnie weźmiemy Albo wiśnie, nie wiem co to jest Kiedyś miałem drzewo z szeraśniami, ale muszę, muszę, muszę, muszę, muszę, muszę, O, nie gadajcie, że ja nie mogę, o jest Biorę to muszę, dlatego, że dosłownie Da mi tyle pieniędzy Jestem bogaty, okej, okay, dobra To się zablokowałem i dosłownie. Jestem w niepokojącej pozycji, gdzie zapewne utonę Ale na tym kończę Jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę i komentarz eee, Powiem tyle, że zapewne dokończę tę serię, będą takie odcinki W międzyczasie po prostu będę robić różne rzeczy Zapewne misje poboczne Takie jak widzieliście, że tam na przykład danej osobie miałem coś zrobić Bo teraz nieco już kojarzę kto co i tam w ogóle no zaczniemy zapewne kolejny odcinek od tego, że ja dam tą sałatkę właśnie tej babce. No ale to było na tyle. Był z wami ten No to, cześć!